Cześć, ciekawe zapytanie, czy jak przebadałeś się u lekarza i psychologa po szkoleniu okresowym, czy tak kwalifikacji wstępnej, czyli generalnie do świadectwa kwalifikacji, czy musisz powtórnie się badać jeszcze dla swojego pracodawcy? No, jeżeli jesteś kierowcą zawodowym, to pewnie znasz ten problem z pierwszej ręki, bo czego jak czego, ale badań, szkoleń, psychotestów, badań lekarskich, zamiast po prostu siedzenia za kółkiem i jeżdżenia, kierowcom nie brakuje. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę oczywiście od problemu internauty. Dzień dobry, od miesiąca posiadam prawo jazdy kategorii D wraz ze świadectwem kwalifikacji zawodowej. Jest to wszystko ważne na 5 lat. No i, i jest to równoznaczne z tym, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. I odnośnie tego mam właśnie pytanie, czy podejmując pracę, pracodawca ma obowiązek skierować mnie na badania lekarskie i psychotesty, skoro takie badania i psychotesty niedawno wykonywałem, ponieważ potrzebne mi były właśnie do uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej. Z tego co wyczytałem, zarówno badania na te które kieruje pracodawca, jak i badania, które robi się do kwalifikacji wstępnej są wykonywane na tych samych zasadach określonych w Kodeksie Pracy. No, czy być może zależy to od pracodawcy, czy skieruje na takie badania mnie, czy nie skieruje. No i zacytuję tutaj stosowne artykuły ustawy o transporcie drogowym. Artykuł 39j, no powiązany z artykułem 39k odnośnie badań psychologicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym mówi, że Kierowca wykonujący transport drogowy podlega badaniom lekarskim i psychologicznym przeprowadzonym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i badanie to jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie kwalifikacji a każde następne dla kierowcy w wieku do 60 lat w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego. No, trochę skomplikowane, ale generalnie chodzi o to, że z reguły masz to na 5 lat. Natomiast artykuł 39 L mówi, że Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący transport drogowy jest obowiązany do kierowania kierowców na szkolenia okresowe i badania lekarskie oraz psychologiczne. Niestety, nie jest tu konkretnie napisane, czy pracodawca taki musi kierować mnie na badania przed podjęciem pracy, czy po prostu wtedy, kiedy zbliża się termin ważności uprawnień wynikających z moich badań lekarskich i psychologicznych. Trochę to zagmatwałem, ale myślę, mam nadzieję, że wiadomo o co chodzi. No, problem bardzo ciekawy, życiowy, niestety. I odpowiadając na te pytania, czy to pytanie. Po pierwsze, sprawa jest bardzo prosta, jeżeli pracujesz w danym momencie u danego przewoźnika. Po, powiedzmy, kończy ci się to świadectwo kwalifikacji, ten się wysyła na kurs i wysyła, oczywiście, na badania lekarskie i psychotechniczne. Orzeczenie lekarskie z kodeksu pracy jest wypisywane na jego firmę, orzeczenie psychologiczne natomiast jest ogólne, nie ma tam nigdzie we wzorze miejsca na zakład pracy, no ale po zrobieniu tych badań, otrzymaniu dwóch orzeczeń powiedzmy tam w odstępie jednego dnia czy w ten sam dzień nawet, jednocześnie zanosisz je do wydziału komunikacji, no i oni Ci wpisują kod 95 i dopiero za 5 latek Musisz mieć następny kurs, następne świadectwo kwalifikacji No i tak to się ma ta sprawa. Natomiast pracodawca, że tak powiem, powiązał jedne badania, badania wstępne z badaniami do świadectwa kwalifikacji. I w tej sytuacji pracodawca powinien zapłacić za lekarza i psychotesty, może, aczkolwiek nie musi zapłacić za kurs. Sytuacja druga też dość częsta, masz ciągle ważne prawo jazdy z kodem 95, no ale zmieniasz pracodawcę, prawda? Czyli pracowałeś u jednego, nagle Ci się zachciało u dru drugiego. I w tym momencie ten drugi pracodawca, nowy pracodawca musi Cię skierować na wstępne badania lekarskie i niestety nie może on się oprzeć na orzeczeniu dla poprzedniej firmy. Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, orzeczenie psychologiczne nie jest przypisane do firmy, więc wystarczy tylko po prostu jego okazanie, aby sobie zrobił kopię i miał swojej dokumentacji. Natomiast sytuacja trzecia, powiedzmy nie pracowałeś, w końcu zrobiłeś świadectwo kwalifikacji na własny koszt, do tego doszły badania lekarskie i psychotechniczne, no ale są one wszystkie wystawione na Ciebie prywatnie lub na ten ośrodek szkolący. Za jakiś czas oczywiście znalazłeś pracodawcę i w tym momencie ten pracodawca musi Cię skierować i zapłacić za badania wstępne z kodeksu pracy. Psychotesty powinien uznać, no bo tak jak już raz wspomniałem, we wzorze orzeczenia psychologicznego nie jest wymieniona jakakolwiek firma. Ale określony jest czas ważności. Z reguły to jest 5 lat, aczkolwiek jeżeli jesteś po 60, może być krócej, no jeżeli masz kłopoty ze zdrowiem to też może być krócej. Czyli jeżeli te psychotesty są ważne, to i tak nie ma ich sensu tak robić ciągle w kółko Macieju. Czyli reasumując to wszystko do, do kupy, generalna zasada jest taka. Pracodawca zawsze musicie wysłać na badania wstępne lekarskie z kodeksu pracy. Chce czy nie chce musicie wysłać na badania z kodeksu pracy. No, ale y, może on uznać psychotesty, szczególnie jeżeli są to ważne psychotesty z poprzedniej firmy. No, jeżeli chce takich najbardziej aktualnych, y, przed podjęciem przy, Ciebie pracy, no oczywiście może Cię wysłać, musi wtedy za to zapłacić. Ponieważ jednak y, ważność psychotestów y, jest z reguły identyczna z ważnością badań lekarskich, no to warto załatwić sprawę y, za jednym razem, aby nie było komplikacji przy przedłużaniu udanego pracodawcy. No i jeszcze raz sobie zapamiętaj, że samo okazanie prawa jazdy z pisanym kodem 95 to troszeczkę za mało, aby podjąć pracę. Na tym kończę. No jeżeli to wideo Ci cokolwiek wyjaśniło, daj oczywiście kciuka, daj lajka, udostępnij je na jakimś swoim portalu społecznościowym na Facebooku czy na jakimś forum. Oczywiście najwięcej dyskusji toczy się tutaj na, moim, na mojej stronie internetowej psychotesty-kierowców.pl Wpadnij oczywiście tam zaraz po obejrzeniu tego wideo, link jest oczywiście w opisie do tego filmiku. No, Jeżeli masz jakieś pytanie, oczywiście zadaj też je przez komentarze poniżej. Odpowiadam według swojej najlepszej wiedzy na każdy jakiś ciekawy problem. Natomiast, no jeżeli mimo wszystko chcesz konsultacji osobistej, musisz się pofatygować do Wrocławia, do mojej przychodni medycyny pracy i na Żernickiej 215, ale wtedy obowiązkowa jest rejestracja telefoniczna 601 775 123. Powtarzam 601 775 123. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim następnym wideo.